Rosną truskawki. Trzeba je pokrócić, zanim ja się zje. Bo ja nie jemy tego zielonego. Ja nie mogę, bo mogę możemy to ogładzać, taki dom. Dzisiaj szalony dzień, więc szalone tempo. Dosuszam jeszcze włosy, i zaraz lecimy. E, trochę w pracy, trochę potem w domu, jakieś takie pomieszanie z poplątaniem, e, muszę najpierw zawieźć Kriska e, na takie zajęcia, on chodzi teraz na takie zajęcia przedszkolne. potem lecę na wywiad w radio, a potem do firmy. Dobra, jako tako. I tak, pojadę do placu. Dlaczego mam <grym się> nie jechać? Nie, ja mnie No ja Ciebie zawiozę. Masz tam butelkę wody gdzieś? Masz tam dole w kieszonce wodę? Zobacz, tam po prawej stronie. Masz, jest tam gdzieś woda? Tak. A podasz mi? Nie. Nie dosięgniesz? Nie. Mm -mm. mm -mm. A jak się bardzo postarasz? Mm -mm. Nie. No? Nie dosięgasz? Czy nie chcesz mi dać? Nie chcę ci. A, taka jest dla znak. No to miło z twojej Myszu, daj swoją wodę, bo ty masz tam dobrą. Mamy dobrą? No. Ja nie mogę dosięgnąć. No. Jak najżywna prawda to se napijasz. O, dziękuję, dziękuję kochanie. Boże, nie wiem gdzie jadę, do jakiego radio jadę? Złote przeboje, tak? Radio zawsze mam takie poczucie, że trochę bardziej mnie chyba stresuje nawet niż telewizja. Po prostu ja mm, nie lubię swojego głosu. I gdzieś tam sobie myślę, że ten mój głos, który jest taki no dosyć specyficzny, przez to może też rozpoznawalny, gdzieś tam, kiedy jest w telewizji w całości ze mną, to może jakoś to fajnie gra, ale wydaje mi się, że jednak w radio powinni występować ludzie, którzy te barwę głosu mają taką e, ciepłą, kojącą, że naprawdę bardzo miło się ich słucha. I ja nie mam poczucia, że mój głos taki jest, więc no, zawsze to radio budzi we mnie masę wątpliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja robię takie coś. Dzień dobry! Cześć! Och Boże, co tu masz dla A to nie dla mnie. Dzień dobry. Złapałam, no. wiesz, po Cześć. drodze jako śniadanko. No ślicznie. Do tej pory nie zdążyłam, ale już... Okej, okay. bardzo proszę, bardzo to dla proszę. Mnie? Tak. To Tak, może być, tak? Pięknie? Super. Mhm. Fajnie. Witamy w studiu Radio Złotowska <laughs> Bardzo miło, słuchaj, byłam raz z Odetą, miałam rozmowę, ale... A. To w innym studiu, co? Tak. Boże, tu jest tyle miejsc, z których można się zgubić, że... O matko boska. No, jaki ty masz głos nie Słuchaj, ja mutacje zaczynam przechodzić, także wiesz, co to będzie. Wąs mi się sypnie teraz, a potem się zacznę rozglądać za pandą młodą. Także wiesz, wszystko załatwimy. To ja. Kurczę. Jezu, ty już wiem, dlaczego Ty pracujesz słysz w radiu, a ja nie. Z tą urodą, dobrze. <grym> nie. Dobra, to co, pogadamy sobie, nie? O czym my tu? Słuchaj, może o jakichś ślubnych rzeczach. Co tym razem, dla odmiany? Znaczy, jestem cała na tak. Tak, dobra. No? Na ten rok to jest bardzo bezpieczne. Mhm. Według mnie tu nie ma szansy, żeby było obsuwa, myślę, że może być więcej tylko. Mhm. Tak. Na temat kosztów, to też masz wpływ, bo masz pod każdy projekt budżet zrobiony. I wiesz, jakie koszty są? Ty mówisz, może no, na przykład o amortyzacji, bo na przykład, gdyby były nasze kamery, cały sprzęt, on musi się amortyzować. No dobra, wywiad za mną był super. Będę częściej chodziła do radio. <laughs> A teraz lecę do domu popracować, bo sobie pomyślałam, że Krzysiek ma w pracy jakieś tam ważne spotkania i w ogóle przynajmniej do 16 i nie chciałam, żeby mnie tam wciągnął na nie, bo muszę pojechać odebrać Kriska, więc zrobię to, co mam do zrobienia w domu. Ja wiem, no to trzeba kupić super. kamerę. Hmm. Poza tym wiesz. Taka kamera to mogę na urlop sobie zabrać. Żartuję. Z operatorem. I na przykład będę durkował z tą kamerą. ja, jaja. A co mi tu leży? A, już wiem. A to jest akurat super opcja, bo mój mąż wykupił subskrypcję Instant Ink, i to oznacza, że jeżeli taka paczuszka jest pod drzwiami, to w mojej drukarce wkrótce skończy się tuż. I oni po prostu przysyłają mi pełniutki kartridż na wymianę i dzięki temu nie muszę chodzić w jakichś dziwnych sklepach, kupować tego i tracić czasu. Mogę na przykład zrobić coś ważnego w domu. Przygotowuję sobie teraz takie zdjęcia, które będą inspiracją do sesji mojej nowej kolekcji. Sesje zawsze robimy latem i zazwyczaj ta sesja jest robiona podczas naszych wakacji więc lecimy sobie w jakieś miejsce i tam po prostu um, robimy, przylatują moje suknie i robimy sesję. Um, zależy mi na tym, żeby za każdym razem wyglądała trochę inaczej, była w trochę innym klimacie, trochę innym stylu, ale w sumie znalazłam już te rzeczy, które mnie interesowały, więc jedynie muszę je teraz podrukować i będę gotowa. No dobrze, wszystko mam gotowe, naprawdę ładnie wydrukowane, które jest... O! Dobra, zostawiam to tutaj i lecę po Krisa. Zrobię małe zakupy, bo sobie myślałam, że e, jak Chrisek skończy zajęcia i go odbiorę, to może jeszcze przed drzemką uda mi się e, upiec z nim jakieś ciasto. Dobra, od początku, marchewka, ale ta jest ładniejsza. O, o, o, o, mąka, może gdzieś będą sypkie. Cukier brązowy, olej rzepakowy, olej, A! jajka ekologiczne jakieś, dobra, pekan, śmietanka 30-200 ml, a ile ma to? Serek. I to wszystko, mamy wszystkie zakupy. Dziękuję, do widzenia. Posłuchajcie, nikt nie zjadł mi sałatki, to jest najważniejsze. Do widzenia. To zabieram, to zabieram, to zabieram. Tempo, tempo, tempo. Pani Asiu, całe życie w biegu, całe życie w biegu. Pani, chce się do pan coś jeszcze wydrukować? Umowę. Umowę. Wydrukuję w domu, mam drukarkę, spoko. Pani Asiu, spoko, panie się nie przyjmuje. Idziesz do mnie na ręce? Czy, czy... No i jak ty sobie wyobrażasz? Że ty weźmiesz parasolkę, sobie myślisz? No poczekaj, ale ja też pod nią chcę iść. No dobra, to super. Powiem ci. No widzę, że pada. Powiem ci co więcej, czuję. Jezus pada. Kabrio w deszcz. To jest najlepsze, co może się każdemu zdarzyć. Po co ja je myłem? Ua. Nawet dwa. Dobra, zakładamy. Proszę bardzo, na głowę dla Krystofarka Pięknie. Jakiś duży. Duży, bo fartuch ma rozmiar uniwersalny i teraz go trzeba, widzisz, tak ładnie, Czech, zrobić. A ty też? No jasne. Słuchajcie, to jest jedna z moich zabawek, zabawek samochodów, ponieważ zbieram samochody, w sumie zbieram, czy kolekcjonuję, Jest to samochód, który na rynek został prowadzony przez firmę Bentley w 2007 roku. W 2007 roku samochód ten kosztował, jak na tamte czasy, zawrotną sumę 380 tysięcy euro. Widziałem go pierwszy raz w Monte Carlo na wystawie Bentleya i zachorowałem. Po prostu zakochałem się w tym samochodzie, ale nie zakochałem się w jego yy, cenie. Zaczniemy od mąki. Słuchaj, ja ci będę tutaj wsypywać, a ty przesiewasz mąkę, tak? Dobra? Dobrze, super. Super, super, super. Wszystko przesiałeś? Czytaj. No nie szkodzi. Dobra, mieszko, ale mieszaj, mieszaj i przechodzimy już do drugiej rzeczy. Już robimy kolejne ważne rzeczy. Daj. Ja to tak ciach, ciach, ciach. Tylko nie rośli jak ja. Dobra, postaram się. Ale czyli odśwież. Przestań się pojawić na ręce. 3, 0, 0. Wow! Dodaj brązowy cukier. Tu mamy brązowy cukier. Ile ja tego cukru? Nie mogę go posmakować, aż myć. Dobry cukier? Wanilia. Wow, jaka ciała. 4 jajka, całe. Kurki znoszą jajka. Tak! Kurki znoszą jajka. A kto jeszcze może znieść jajko? E, trafiła mi się okazja znaleźć taki samochód używany, ponieważ już nie są produkowane I jakby spełniłem swoje marzenie z 2007 roku, po praktycznie 15 latach, no i dzisiaj jestem posiadaczem tego samochodu. Dosypujemy to, ostatnie kręcenie i mamy ciasto gotowe, będziemy to foremek zaraz dawać, wiesz? Lubię foremki! tych. Hmm orzechów, mi jeszcze bym trochę więcej dała, wiesz, bo one są naprawdę pyszne. Nie. Niedobry? Co Ty mówisz? Pekan jest Ale powiem też szczerze, że Iza nie lubi prowadzić tego samochodu. Bo jednak to jest trochę taka technika, ale sprzed kilkunastu lat. Eee, też tak powiem Wam zgłośliwie niekiedy mówi mi, że jednego starucha ma już domu. A jeżeli, jak na czymś jeździć, to chce coś nowego, no ona nie jeździ tym samochodem, chyba że ze mną ja prowadzę wtedy tak, ale sama nie prowadzi go. Wow, jak ślicznie nie piecze. Kochanie, dopiero się nagrzewa ten piekarnik, jeszcze nie piecze, wiesz? O, mhm. patełko. Tylko nie podchodź, bo mamy tam bardzo gorąco. No i pięknie. Taram, taram, taram, taram. Mysiu? Dziuba. Jesteś? Kurczę, wiesz co? No? Tak pędziłem, bo Roman, jak szalony, że Asia mnie złapała w dziwiach, czy mówi, że zapomniał pan drukować umowy. A ja mówię, no. nie, nie, nie, nie, idę do mojej małej. Zdrukuję w domu. Szalony. Ty jesteś szalony, Iryka. jak ty Co to jest? Bo pędziłem. No dobrze, cieszę się. Zobacz, takie serduszko dla mnie. Jezu, a to z czegoś tutaj pomać. No właśnie nie wiem, to jakaś masa. Ale to nie do jedzenia. No nie, ale do jedzenia zrobiliśmy w międzyczasie z Krisulkiem ciasto, zobacz. Czy to jest ulubione i sławne ciasteczko marchewkowe dziuby? Tak. No, stygnie jeszcze ten. Masa. Masa jest już zrobiona, jest w lodówce. A gdzie mały? No śpi. A no tak, to jest ta godzina słuchaj i tak sobie pomyślałam, że może chcesz w no, herbaty, bo sobie zrobiłam to wiesz. Z przyjemnością, bo biegłem nie jestem cały wiesz. Pomyślałam sobie, że jak on się obudzi i już to ciasto będzie gotowe, to chociaż sobie jakieś fajne kolorowanki wydrukujemy i ten i razem pokolorujemy. Dobra, już oddałam Ci tylko nawyka. Nie, nie, nie, nie. Dobra herbata. Ok, spoko. Mm, tylko jakiejś postaci z bajek. dla niego możemy dać Psi patrol wiadomo. A jaka jest twoja. jaka była Twoja ulubiona bajka? Moja ulubiona bajka? No? Kwiat poproci, wiadomo. <grystanie> A, no tak. Patrz tą grafikę. No i to widać, że to jest Janka <grystanie> Dobra, drukuję. Dodaj do zdjęć i drukuj. O kurde, nie chce mi wydrukować, pisze, że tuszu nie ma. No jak nie ma? No nie ma, bo ja znalazłam dzisiaj ten, y, te cartridge pod No to głowę. znaczy, że jest tuż. No jak nie ma tuszu, Jest tuż, tylko trzeba go zmienić. No dobra, przyszedł, ale widzisz? Ale patrz, ty jeszcze wydrukowałaś, a już na mnie nie starczyło. No dobra, to nie. No, sprawiedliwość mi... musi być. Mogę spoko, bo muszę zrobić skan tego i wysłać myszuś. No. Poczekaj. A gdzie ja położyłam te? O, kurczę. Nie. Szary Mary. Haha, ha, ja mam. No dobra, to dawaj to. Ty to wymienisz? Myszku, do tej pory zawsze wymieniał Pan Darek to. Ja tego jeszcze nie wymieniałem. No to chodź. Poczekaj, a mogę się przebrać po pracy? No dobra, to daję ja to. Ty, jesteś, ty rozpakuj ten y, tusz, a ja się przebiorę. To poszło. Poczekaj, muszę to wysłać jeszcze tylko. Myśl, poczekaj chwilę. Myszu, bo ty mnie rozbijasz. A muszę powiedzieć w jaki sposób ty zamówiłeś tą w ogóle subskrypcję? No normalnie. Wchodzisz na stronę AP. Zamawiasz subskrypcję i po sprawie, no tak jakbyś zamówiła sobie, nie wiem, subskrypcję filmów czy czegokolwiek, no to jest bardzo proste teraz. Niedługo będą samochody w subskrypcji. A ile takie coś kosztuje? Myszko, zależy jaki weźmiesz sobie, yy, masz różne yy, plany, jakby, Plany. to tak jak, nie wiem, z telefonami, masz plan większy, mniejszy, zależy ile drukujesz, no, no dobra, to nic się No ale ile my w domu za to płacimy? Nie wiem, już jakieś sześć dych czy coś, no, ale my mamy, poczekaj, z tego co pamiętam, chyba 300 stron drukujemy, no i mamy wszystkie koszty, oni widzą, wszystko wiedzą, kiedy nam się kończy, przysyłają to. Nie, to jest super bajer, a powiedz mi, Arty w firmie też to wziąłeś? Tak, ale tam jest chyba jakiś inny plan. Myszko, nie pytaj mi Pani Asia pewnie wie. Dobra. Dobra, ja się idę przybieram i zaraz wracam. O, a tu jest jeszcze takie opakowanie. No właśnie i to jest fajne, bo o tym ja słyszałam że w ogóle HP ma taką akcję, że te zużyte kartridże trzeba odesłać do nich do firmy e, i one po prostu podlegają recyklingowi, e, no i powiem szczerze, że to mi się podoba, że to jest w ogóle podejście do biznesu z dbałością o planetę i uważam, że to jest absolutnie cool. E, dobra, a na razie idę ogarniać to. Ja to zamienię, zanim mój mąż przyjdzie. Bo my mamy drukarkę w szafie. <laughs> ehm, no po prostu do tej pory drukarki w domu nie było, więc nie ma też dla niej jakiejś specjalnej przestrzeni. Ehm, mój mąż tutaj u nas w tym mieszkaniu zrezygnował ze swojego biura, więc postanowiliśmy ją ukryć, no bo co? Czy ja słyszałem, że Ty krytykujesz to, że w szafie jest drukarka? Nie, ja nie krytykuję tego, ja mówię, że tak jest u nas właśnie wyjątkowo. Myszko, to chciałem Ci przypomnieć kochanie, że kiedyś w tym domu był mój gabinet, ale gdzie ja wiem, jak była wchodzimy. drukarka, odpąd jest y, tam teraz zamiast gabinetu y, twoja garderoba, to drukarka wylądowała tutaj. No ale dobrze, ja Nie osiem. Nie wiem, skąd to zdziwienie. Innego miejsca nie było, mogą postawić tę ja w to ogóle nie jestem zdziwiona, ja uważam, że to jest ciekawostka przyrodnicza po prostu. Dobra, słuchaj, nie przeszkadzaj chyba ważne że To był mój pomysł, żeby ją tu schować. O nie. O! o, o! Wyszedł, sam wyszedł. Mi się ta opcja tak podoba, że ja chyba sobie do Concept Store też taką e, drukarkę wezmę e, i właśnie wyczytałam, że e, instalując sobie drukarkę dostaje się przez pół roku taki plan jako próbny. Potem można wybrać sobie plan taki, który mi odpowiada, ja na przykład w koncepcji to, że dosyć dużo drukuję, bo my drukujemy i umowy dla klientek, i formularze zamówień, i mamy tego naprawdę masę, więc tak naprawdę plan dostosuje sobie do ilości drukowanych stron, plus w ogóle ten plan jest elastyczny, więc można go zmieniać z miesiąca na miesiąc. Jak wiemy, że coś się zmieni, to można sobie w jednym miesiącu mieć mniejszy, w drugim większy, no raczej u mnie zawsze będzie tego dużo, no ale w zależności od tego, jaki plan wybieramy, też taką opłatę mamy już, zaczyna się od 500 zł więc w ogóle w stosunku y, miesięcznym to nie są duże koszty i tak naprawdę, korzystając z takiego planu, to oszczędza się 70% tuszu w stosunku do takiego normalnego y, y, kupowania i wymieniania tych kartridży, więc w ogóle uważam, że to ułatwia życie i jeśli o mnie chodzi, jestem na tak. Mhm. Dobra, Janko się drupuje, teraz y, jakie jeszcze bajki lubiłaś? Y, Co mu czytałem ostatnio? Czerwony, Czerwony kapturek. kapturek, to przecież to jest bomba. Pozostawcie czerwonego kapturka wieczorem. Ty, ty mu przeczytałeś kawałek tego kapturka. Cały przeczytałem. Ej, jak się skończył? Że przyszedł ten myśliwy, no? wyciągnął z brzucha, no? a później jeszcze były dalej takie opowiadanki. Dobrze, no to Wszystko proces. przeczytałem. Myszka, ty mnie podejrzewasz, że ja wiesz... No, bo no tak bez... jakoś bardzo krótko czytałeś, bo... Jakoś... Bo ja szybko czytam. No właśnie to tak dziwne do snu. A co, mam mi czytać? Oh, how sweet. Dlaczego nie mówiłaś mu, że mam yy, ten w czerwonym kapturku, w bajce, <grystwem> jest napisane, <grystwem> <grystwem> że niosła placek i wino, a ty do mnie krzyczysz, nie, nie wino, sok malinowy. Ja on mówi, tato, nie wino, sok malinowy. Ja mówię, przepraszam, pomyliłem się. <grystwem> no bo taka jest prawda, że szła z sokiem. Każdy wie, że sok malinowy nie, skoro autor, jest autor napisał, że z winem i plackiem, to znaczy było wino. Dziecko później będzie swoim dzieciom opowiadało jakieś bzdety. Jest. Proszę bardzo, czerwony kapturek. Dzisiaj no nie ma bajki, dzisiaj jest malowanie. No widzisz, a ja ciasto też. Ale ciasto wygląda dobrze. Mm, to już się koniec, czy jeszcze będziemy na tym pracowali nad tym ciastem? Będziemy pracowali. Chyba tu. Dobra, jest gotowa. Żadnych ozdób? Chcesz ozdoby? Tak. No to jakaś nie wiem, posypać to czymś, coś tego, no myszka. No tak, nie może to zostać. Nie no nie wierzę. Dobra, choć ułożymy orzeszki na myszku. O! Bardzo dobry pan. No widzisz? Nie, no zobacz jak pięknie. No bomba. Okej, okay, chodź mała na kanapę, odpoczynaj. Zasłużyliśmy, co? Zobacz jak ładnie. Prawda. No, jeszcze tu dołożę. A! No brawo. Dobra, teraz już jest naprawdę Wszystko dobrze. się udało, chodź.